Witam Jarek Bury, się kłania firma Złota Rybka W dniu dzisiejszym chciałem Państwu pokazać jak z dużą przyjemnością przygotować kule tłuszczowe dla naszych pociąg dla naszych ptaszków oczywiście będą to kule tak zwane bardzo dobrej jakości z bardzo dobrych produktów to nie są tak zwane przemysłowe, które na co dzień kupujemy są do tego użyte oczywiście najwyższej jakości produkty a tymi produktami w dniu dzisiejszym będą słonecznik czarny orzeszki ziemne słonecznik głuszczony oraz smalec oto mamy gotowe, wymieszane wszystkie nasiona razem ze smalcem za chwileczkę będziemy już formować gotowe kuleczki oraz przygotujemy też taką malutką niespodziankę i oto już mamy gotowe, sformowane kuleczki one są jeszcze na tyle niestabilne, że się rozrywają ale oczywiście potrzeby, potrzeba jest troszeczkę chłodniejszej temperatury gdzie się smalec zwiąże razem z nasionami i stworzy nam, nam mocne kuleczki. A teraz drodzy Państwo zostało nam jeszcze sporo naszego cennego towaru. To pokażę jak go można wykorzystać robiąc taką tak zwane, babę. Czyli wszystkie te komponenty wrzucamy do naszej formy. Tak. I po zastygnięciu... Stworzy nam piękną, wielką taką babę, którą można oczywiście powiesić ładnie na drzewie. I ptaki będą sobie spokojnie wyjadały te naj, najlepsze swoje pychotki. Teraz musimy poczekać aż smalec zostanie stężony, czyli zwiąże nam wszystkie składniki. I będzie już gotowa babka dla naszych ptaszków. I oto nasz końcowy efekt, to jest tak zwana baba, która służy właśnie do dokarmiania dzikich ptaszków. Teraz ją wystawimy na zewnątrz, bo sobie jest chłodna temperatura, także mam nadzieję, że ściągnie szybko nasz smalec i stanie się twarda, no i podżywna i energetyczna dla naszych pociech w ogródku.